Obiecuję cię kochać, bo zawsze widzisz mnie lepszą niż jestem. Obiecuję cię kochać, bo zawsze karmisz mnie czystym powietrzem. Obiecuję cię kochać, bo żebym mogła spać wstajesz wcześniej. Mówisz dzieciom niech mama śpi. Mówisz cię odpocznij jeszcze Kocham Cię Kocham Cię bardziej niż wczoraj, kocham Cię mniej niż jutro. Zaśpiewała przed chwilą piosenkę, którą napisała specjalnie dla swojego męża na ich ślub. O tym jak wyglądał ten dzień i o tym jak wygląda ich miłość opowie za chwilę piosenkarka, reżyserka i scenarzystka Maria Sadowska. Marysiu, bardzo się cieszę, że u mnie jesteś, to jest dla mnie wielki zaszczyt. No i e, przechodzimy do tego, mam wrażenie, bardzo kobiecego, fajnego tematu i gwiazdy, które do mnie przychodzą, e, tak naprawdę cieszą się na te wspomnienia. Mam nadzieję, że Ty też cofniesz się do takich e, bardzo sentymentalnych chwil. No to ja bym się chciała cofnąć o wiele lat wstecz na Aha. początek, do tego momentu, kiedy poznałaś swojego męża. To było na festiwalu muzyki reggae po strudzie? Tak i co ciekawe to mama mnie zabrała na ten festiwal. Ja byłam wtedy w trasie z, z moim zespołem i mama do mnie dzwoni w sobotę, mówi gdzie jesteś? Ja mówię no właśnie tam w Olsztynie, pakuję się do busa i wracamy do Warszawy. Mama mówi nie, nie, nie, absolutnie ty nie wracaj, ty zostajesz, ja po ciebie przyjeżdżam, zabieram cię na festiwal reggae. Moja mama lat 70, parę wówczas ze swoją przyjaciółką, która była atasze kulturalnym na Jamajce przez wiele lat, była zapraszana na wszystkie festiwale reggae jako taka gość honorowy i one były znane jako takie dwie babcie w pierwszym rzędzie na, w każdym reggae festiwalu. Eee, no i wtedy to dopiero tak były początki tego festiwalu Ostróda w zasadzie. No i rzeczywiście mama mnie zabrała na festiwal. Ja już byłam sama bez znajomych w zasadzie, mama tam e, szalała, prawda, z, koleżanką. z przyjaciółką, to ja tak trochę się sama e, błąkałam właściwie po, po, po tej płycie, koncern, e, po tej płycie wśród publiczności mm -hmm. i tam właśnie pierwszy raz, e, powiem wam szczerze, ja nie jestem w ogóle sentymentalna i naprawdę nie wierzę w takie rzeczy, nigdy nie wierzyłam w takie rzeczy jak Miłość od pierwszego wejrzenia mm -hmm. i naprawdę powiem wam szczerze, że to było tak jak w filmie, że jak Adrian się odwrócił, spojrzał na mnie tak poprzez tłum w ogóle, i on stał dosyć, no, z, ja nie, z 50 metrów ode mnie. Mhm. I tak jakby czas zwolnił, naprawdę, i patrzyliśmy się na siebie przez jakieś dobre 5 minut. Yy, to naprawdę, i długo. naprawdę było takie wrażenie, wiesz, no całą piosenkę, wiesz. I naprawdę było takie wrażenie, że jakby czas dookoła zwolnił, że wszyscy dookoła w zwolnionym tempie, nie? I my tak stoimy w tym, w tym tłumie i patrzymy na siebie. A więc to zadziało się szybko. Miłość cyk, na ale teraz tak, od tego poznania do zaręczyn kilka lat i od zaręczyn do ślubu kolejne siedem. No to prawda, to minęło <głos> trochę czasu. Co się stało? E, wiesz co, nie, po prostu w ogóle ja wtedy jeszcze to w ogóle nawet nie, nie myślałam o ślubie i w ogóle taka byłam raczej, że ślub, że jakieś wiesz, takie normy społeczne, niekoniecznie, wiesz, i inaczej w ogóle na to wszystko patrzyłam. Oczywiście super było, jak Adi mi się oświadczył jednak, bo uważam, że facet powinien mieć jaja i, i jak się lasce oświadcza. Mi, mi w zasadzie te oświadczyny wystarczyły mi na lata. Muszę przyznać, że Adi wziął mnie z zaskoczenia i w zasadzie w ogóle się nie spodziewałam tych oświadczeń. Wtedy byliśmy już dwa albo trzy lata razem. No i muszę przyznać, że pięknie wymyślił te, te, te, te no oświadczenia, dlatego że to było Adrian jest Sejm na Suwalszczyźnie i tam jego rodzice mają dom pięknie położony tak na wzgórzu nad jeziorem, no i Adi mówi, słuchaj, idziemy sadzić drzewa. No i zabrał mnie w takie miejsce na tym wzgórzu, widzę, że już jest spulchniona ziemia i Adi daje mi łopatę, mówi, masz kop. Trochę mnie to zdziwiło, bo Adi jest takim raczej dżentelmenem, zawsze wszystko za mnie nosi. Nagle kop mi tak, tu a to. tu kopnie. I to jeszcze tak nie było łatwo kopać. No i ja tak kopię, kopię, wiesz, i trafiłam na coś twardego w końcu, nie? Eee, no i wykopałam szkatułkę, w tej szkatułce była jeszcze jedna szkatułka, w tamtej jeszcze jedna. Ta pierwsza musiała być duża, żebyś na znaczy, pewno nie nią wiesz, Tak, tak, że tak, na pewno mi ją trafiła. No i jak się dokopałam, wiesz, do tego pierścionka, to Adi wtedy padł na kolana i wtedy wyszło słońce za chmur i się zrobiło pięknie, bo to była wiosna, to było jakoś tak na Wielkanoc ale, ale... i w tamtym momencie, a i nie zapomnę się, że z domu wtedy, bo już tam rodzice Adriana o tym wiedzieli, byli na to przygotowani, oni wszyscy gdzieś tam czyhali pod oknem i patrzyli co się dzieje i wtedy o nich wypadła właśnie teściowa z kwiatami i teściu z domu i moi rodzice też byli, no bo była Wielkanoc wiadomo, więc cała ta rodzina potem wyległa w ogóle jakby przed dom już było bardzo uroczyście, no i się Ale popłakałam słuchaj, oczywiście i tak dalej i było to super. Jak po raz pierwszy uderzyłaś łopatą w coś twardego, to w ogóle przeszło Ci przez myśl, że, że to mogą, że, że to może ci, być pomysł na że nie, właśnie, że w ogóle nie, że, to, że mnie tak zaskoczenia wzięli z tymi zaręcznami, tym bardziej, że ja właśnie wcale nie byłam taką laską, wiesz, która w ogóle o tym jakoś wspominała. Ja o tym w ogóle nie myślałam, to było dla mnie totalne, totalne... Zaskoczenie. prostu skarb pirata, znalazłam tak. na wzgórzu narzeczone. Nie u chłopaka, niesamowita Tak, przygoda. ale było wzruszające, powiem wam, że jednak się popłakałam trochę w, w czasie tych oświadczeń i było to super. i później wiesz co, jakieś takie miałam, tak jakieś w sumie się cieszyłam z tych oświadczeń, z tej deklaracji takiej, wiesz, że facet chce być z tobą po prostu. To miłe. Że, że powiem ci, że nie myślałam w ogóle o tym ślubie jakoś później latami, dlatego też z różnych przyczyn. No to najczęściej też dlatego, że po prostu nie mieliśmy czasu, albo nie mieliśmy czasu, albo nie mieliśmy Mieliśmy pieniędzy, albo zawsze latem wiesz yy, y, y, koncerty, y, wiesz, strasznie za, latem się zawsze dużo działo, zawsze sobie mówiliśmy, dobra, no może w tym roku ten ślub weźmiemy, a się okazywało, wiesz, że to, że tamto, że film, że coś i, i po prostu tak nam te lata mijały jakoś, wiesz, nawet nie wiem kiedy to się stało, jedno dziecko się pojawiło, drugie dziecko się Właśnie, pojawiło. Właśnie o chciała powiedzieć, czy w międzyczasie jedna ciąża, e, tak, druga jedna ciąża. jedna ciąża, druga ciąża, mm, życie się bardzo nasze też zmieniło, wiesz. I ja zaczęłam do tego podchodzić trochę bardziej pragmatycznie, mhm. czyli już tak wiesz, że jednak muszę być odpowiedzialną mamą, że jednak na papierze, no, te dzieci żeby miały rodziców, no też przyznaję, że troszkę była presja od strony rodziców Adriana, bo tam jest tradycyjna rodzina, szczególnie od strony babci, mhm. która już tak była zbulwersowana, że te dzieci takie nieślubne, no i że coś trzeba zrobić z tym koniecznie i w ogóle. I to był rzeczywiście fajny moment był na ten ślub, ja wam powiem, że ja się bardzo cieszę, że ja wzięłam ten ślub w takim momencie, kiedy my już byliśmy bardzo dojrzałym związkiem, z długim stażem, no bo my już wtedy byliśmy 10 lat razem w zasadzie. W zasadzie tak. Że już takie w zasadzie stare dobre małżeństwo, wiesz, i rodzina, i dzieci, ale to było coś fantastycznego w takim momencie życia i też dla mnie to był taki moment pewnego zamknięcia, wiesz, bo ja właściwie skończyłam 40 lat. Wtedy, czy byłam jakoś tak po czterdziestce tuż, zrobiłam film Sztuka Kochania, więc to było, wiesz... Mm, pod, miałam wrażenie, że zamknął się jakiś taki rozdział w moim życiu, nie? I też miałam bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy i ta praca w momencie się jakby właśnie skończyła i, te, i, i ja poczułam, że to jest taki moment na załatwienie niezałatwionych spraw z twojego życia, wiesz, takiego też prywatnego. I że to jest taki moment właśnie, że, że musimy już ten ślub wziąć, nie? Eee, I naprawdę bardzo się cieszę z tej decyzji. Naprawdę wszystkim to polecam. Taki moment wiesz, też na, na odnowienie sobie, wiesz, jakby i, i powiedzenia sobie wszystkiego jeszcze raz odnowienie też tej miłości. Nie, nie mówię, że jakaś nasza bardzo też kulała, ale w ogóle super to nam zrobiło psychologicznie i w ogóle pod każdym względem. Czyli poczułaś taką trochę różnicę. Tak, ogromną i na przykład myślę, że dlatego, że, ta, że na przykład moja płyta teraz, Początek Nocy w zasadzie, ja zawsze mówiłam, że nie będę śpiewać piosenek o miłości, a ta płyta jest prawie cała o miłości, mm -hmm. to jest wynikiem tego ślubu w pewnym sensie, tych wszystkich też przemyśleń i przeżyć, które miałam, takich przemyśleń dotyczących właśnie Długoletniego związku i tak dalej, i tak dalej. I ja po tym ślubie właśnie napisałam te wszystkie piosenki z tych emocji. Czyli był takim jakby zamknięciem pewnego etapu, ale jednocześnie otwarciem tak, kolejnego. i otwarciem kolejnego, I bardzo inspirujący nawet do dalszej pracy. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale na tej płycie jest chyba ta, ta jedna taka bardzo wyjątkowa yy, piosenka, ponieważ ty dla swojego męża napisałaś Piosenkę na ślub. Rozumiem, że, że to było coś takiego Twojego bardzo osobistego, wynikającego Aha. z wnętrza i z tego, co chcesz jemu faktycznie przekazać w tym wyjątkowym dniu. Czy tworząc ją, miałaś już z tyłu głowy taką myśl, oj, a to będzie potem piosenka na mojej płycie, czy to nie, miała no właśnie być osobista w ogóle, tego, w ogóle to nie było w ten sposób napisane i ta piosenka mhm. była właściwie napisana wyłącznie z myślą o ślubie. Jak ją komponowałam, w ogóle nie myślałam dalej. Zresztą my sobie w ogóle robiliśmy takie prezenty artystyczne na ten ślub i Cały ślub, my nie mieliśmy jakiegoś tam super tematu przewodniego, tylko po prostu, że to jest ślub muzyczny, na przykład widzisz, o zaproszeniem na ślub była płyta Ojej, z piosenkami. Nagraliśmy na tej płycie, ponieważ mój mąż też e, śpiała, też ma swój super. zespół, więc swoje, każdy z nas zamieścił różne swoje piosenki o miłości, które pisaliśmy dla siebie wzajemnie przez te wszystkie lata, plus tam jeszcze są dwa niepublikowane nigdzie numery. Jeden tam też skomponowany właściwie na tą okazję i tak dalej. Właśnie ja jestem Tobą, a Ty mną. No. To Super. jest taka piosenka w zasadzie jeszcze niepublikowana. Która... Ale to jest cudowne zaproszenie, wspaniałe, no. po prostu jakby... Tylko, że musisz być artystą, żeby coś takiego stworzyć, to nie jest dla każdego, z no nas ale, super, ale bo nie dla możesz, możesz zrobić składankę swoich ulubionych, z, z swoich ulubionych tak. artystów. Ale jednak to ma nie. moc, jak to jest twoje. Nie no, jasne. <gry> Oczywiście, też Oczywiście, tak, bo my też na tych przestrzeni, tych, w ciągu tych dziesięciu lat napisaliśmy bardzo dużo piosenek dla siebie, wzajemnie. Bo i Adi dla mnie pisał dużo utworów, typu Panie proszę Panów na przykład, czy... i w zasadzie w tych piosenkach jest też jakaś tam historia naszej miłości. No więc mieliśmy generalnie pomysł, że to będzie generalnie, generalnie po prostu wesele muzyczne. Mhm. No bo wiadomo też to na te wesele, znaczy też ja miałam mnóstwo pomysłów na ten ślub latami. Też on się nie odbyło, bo się nie mogliśmy zdecydować właściwie, Za jak on misji. ma wyglądać, tak. Więc oczywiście były różne pomysły, czy pierwszy pomysł masz taki, że on musi być inny niż wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Ale potem powiem Wam, że mnie właśnie, wyobraź sobie, że w kwestii ślubu w poszłamy najbardziej tradycyjną i utartą możliwą ścieżką, taki tradycyjny, polski ślub yy, Ale mnie zaskoczyłaś! Właśnie powiem ci, że ja sama siebie też zaskoczyłam tym i wcale nie żałuję tego w ogóle, bo gdzieś tam ja w ogóle lubię, taką, lubię taki tradycjonalizm, taką trochę obrzędowość, to jest taki folklor trochę, to jest część naszej kultury i tak sobie pomyślałam, kurczę, no dobra, no będę wymyślać jakieś śluby, nie wiem, pod wodą, w balonie, wiesz, na plaży, na Bali, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, ale dlaczego nie zrobić jednak takiego ślubu, który jest taki osadzony w polskiej tradycji? Zresztą Adi też mnie na to nabiewał, mówi, słuchaj, ale nie chcesz, żeby było jednak przyjęcie, żeby babcia z dziadkiem zatańczyli z wujkami, wiesz, żeby się spotkały rodziny, żeby to było tak, po prostu, wiesz, po Bożemu właśnie. Czyli na początku był kościół, potem tak, i były, tak, i nad... były różne pomysły na zegrze. zegrze, tak. tak. Ale I tam w końcu prostu... się skończyło na tym, że wszystko tradycyjnie, czyli w kościele u panny młodej, czyli w moim mm. rodzinnym kościele i właśnie kościelny, bo też najpierw strasznie chciałam, że może na zewnątrz, że na dworzu i tak dalej, ale potem jakoś tak poczułam, że jednak to jest moja tradycja. Ja się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 Obiecaliśmy sobie, że oprócz tej przysięgi takiej tradycyjnej w kościele, że w związku z tym, że zrobimy sobie ołtarz drugi tam nad tym zegrzem, będzie taki ołtarz, wiesz, zielony właśnie na, na dworze i tam złożymy sobie przysięgi muzyczne. Czyli spełniłaś dwa marzenia i o takim tradycyjnym ślubie Ta, w kościele i o tym plenerze. W sumie, w sumie dwa w jednym było i rzeczywiście no tam napakowanych atrakcji mieliśmy strasznie dużo różnych jednak mimo wszystko. Był ustawiony ten e, plenerowy jakby ołtarz, no i tam e, graliśmy sobie po raz pierwszy właśnie tą piosenkę i to jest ciekawe, ponieważ ja w zasadzie komponu komponuję najczęściej piosenki na fortepianie, a wtedy dostałam ukulele na, na urodziny, czyli pół roku wcześniej i dałam sobie, za punkt honoru obrałam sobie to, że ja nie tylko jakby skomponuję tą piosenkę, no ale też żeby nie było za łatwo to właśnie na ukulele to zrobię i to będzie pierwszy kawałek skomponowany na ukulele. Czyli ty po prostu od dziecka byłaś ambitna, ale teraz już doszłaś po prostu do takich szczytów tej no nie, ambicji, No To jest takie wychodzenie ze, ze strefy komfortu, nie, że no można na fortepianie, ale po co, skoro może być trudniej. <śmiech> <śmiech> no a w ogóle z tą piosenką było tak, że ja ją zaśpiewałam wtedy po raz pierwszy i w zasadzie nie miałam w planach jakoś specjalnie w ogóle z nią wychodzić, bo ona jest bardzo osobista, ona jest naprawdę taka, że jak ją śpiewam, to mam wrażenie jakbyście mi do łóżka weszli i mnie taką rozczuchraną rano widzieli, wiesz. Z stającą. przyjemnością Marysia. No, e, więc ona jest bardzo osobista, ale właśnie wtedy Kaja ją usłyszała na tym ślubie i mhm. Kaja od razu, zaraz po tym ślubie zaprosiła mnie do swojej audycji, mówi, musisz zagrać tą piosenkę, musisz. I zagrałam u niej w audycji, mhm. potem jeszcze jak organizowałam koncert dla nauczycieli, i zadzwoniłam do Kai, i ona mówi: Słuchaj, ja chciałam z Tobą oddać się Tą Twoją piosenkę ze ślubu zagrać. I, tak, i wtedy zagrałam ją pierwszy raz publicznie w Czyli ogóle na tym koncercie ją. dla paru tysięcy ludzi. I wtedy poczułam, że jednak muszę się podzielić tą piosenką. I Kaja też mówiła: Nie możesz nie możesz tego trzymać dla siebie, musisz się z tym podzielić. Ale też i zaprosiłam ją później właśnie na, na płytę. I miałam takie poczucie, że ponieważ zaśpiewałyśmy to razem, to ona nabrała takiego bardziej uniwersalnego charakteru.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 to jest... Um, <laughs> Ja jestem osobą, która jest totalnie wolna od zazdrości, ale jak po prostu mam około siebie artystek, który po prostu bierze instrument, nagle gra i śpiewa, to tak Ci cholernie zazdroszczę tego! Ale do zrobienia To jest takie piękne! Na ukulele jest bardzo łatwo się nauczyć! A tam nauczyć ukulele! Grać. Na serio! Ty weźmiesz wszystko i grasz, no, bo grasz for... ale jakby fakt, że potrafisz napisać taką piosenkę, stworzyć ten, ten piękny tekst, napisać do tego muzykę, to jest tak wyjątkowe, to wzrusza jakby osoby, które wiesz, słuchają tego zupełnie z boku, nie będąc w tym Twoim uczuciu, mm. ale na pewno jak usłyszał to Twój mąż już wtedy plus cała rodzina, no to chyba wszyscy byli totalnie, co? No, chyba wszyscy płakali z tego, co pamiętam. U mnie no. też od teraz płaczą, wykańczasz ekipę! O, no się nie Trochę mnie też, płacza. ale ja już umiem sobie z tym radzić. Ale muzyka nie, no, jest akurat no, czymś, co To jest cudowne, wiesz, że, bardzo... że właśnie muzyka jest huh, coś tak. Czy możesz te wszystkie emocje właśnie zawrzeć w sposób w ogóle kompaktowy, nie? Może Właściwie, pisz więcej że tych piosenek osobistych, ale Wystarcza minuta w ogóle i wiesz, i, i, i to wszystko jest zawarte w tym. I te wszystkie emocje, które ja miałam też chyba przygotowując ten ślub i w ogóle wiesz. Chociaż oczywiście jak to w naszym wypadku, ślub był robiony kompletnie na wariata. To nie jest tak, że naprawdę my to nie było tak, że my to szkowaliśmy dwa lata i tak dalej. Tylko oczywiście obudziliśmy się pół roku wcześniej. Oczywiście wiesz, nie można było żadnego miejsca znaleźć, ani nic, dlatego ślub się odbył w czwartek. Właśnie zastanawiałam się, czy ten, ten czwartek wynikał z tego, że próbowaliście ukryć się przed paparazzi, też, przed tymi... też, też, bo stwierdziliśmy, że właśnie nie będziemy robić w weekend, tym bardziej, że jakby nasze mhm. środowisko raczej właśnie w weekend gra i Pracuję. ma koncerty i pracuje i większość naszych przyjaciół właśnie w weekendy nie mogłoby być. Mhm. Dlatego postanowiliśmy, że zrobimy ten ślub taki, wiesz, właśnie... Bezpieczny i koncertowy. Tak, że zrobimy go w środku tygodnia. Na Waszym ślubu była masa znanych osób, właśnie szczególnie tych związanych z muzyką. Czy to było i, jakby na, podczas wesela, bardzo dużo było muzyki granej na żywo. Ale czy to no było tak, tak, że Wy to zaplanowaliście? Czy spontanicznie po prostu właśnie znajomi wpadali na scenę i każdy coś to znaczy zagrał? Nie wiedzieliśmy, i że tak będzie, bo my zawsze mamy coś takiego. My w ogóle bardzo dużo gramy jam session. U nas w domu jest taki dom otwarty, że przychodzą znajomi z instrumentami, gramy, śpiewamy. Więc, jakby w zasadzie od początku było założenie. Mieliśmy zespół, bardzo fajny zresztą, który. Mm -hmm coś tam grało, ale od razu było założenie, że ten zespół no, gra jednego seta, a potem już wchodzimy my, my z naszymi zespołami na scenę. Bo dla, dla nas, jakby, ja sobie nie wyobrażam zabawy, jak sama nie gram też, nie? Ale Więc w zasadzie graliśmy cały czas, więcej graliśmy niż tańczyliśmy w zasadzie. Bo po czym o czwartej weszli z kolei DJ-e, też moi przyjaciele, z od lat gram e, imprezy DJ-skie i śpiewaliśmy i graliśmy jeszcze nad ranem. Boże, dlaczego mnie nie do było na tym weselu Marysia? To to, <stanie> też muszę przyznać, że miałam super naprawdę wieczór panieński. Druchny dały radę, świadkowa. mi mega po prostu zrobiły wieczór, taki też mega tradycyjny, nie spodziewałam się tego. Ale jak tradycyjny, że ze striptizera? Tak tradycyjny. ze wszystkim, nawet nie z jednym Co znaczy ze wszystkim, no proszę. Nie, sobie w ogóle full pakiet. Najpierw był Escape Room. Ok, czyli eee, tak. Najpierw był escape room, potem byliśmy u mnie w domu, gdzie właśnie była wróżka oraz ku memu wielkiemu zaskoczeniu, bo ja naprawdę bym kompletnie w to nie poszła, ale po prostu było trzech stripteaserów, po drugim wchodził. No, w ten wieczór. Tak, po czym mieliśmy party busa. Który jeździliśmy po Warszawie z dwie czy 3 godziny i jeszcze gdzieś czy tam w il, klubach kończyłyśmy. Czy I ile nadranen. dziewczyn? No z dwadzieścia pięć dziewczyn było, no i właśnie między innymi w domu, ponieważ ja wymyślałam sobie, że będziemy mieli takie... Yy, no, takie wstążeczki, co się wiesz, że sobie wieszasz i zrobiliśmy z, chyba z 20, może nawet. Nie? No i jak w końcu one zawisły i na nie popatrzyłaś, to co czułaś? Satysfakcję, nie, super radość. Tak, bo zmieniliśmy sobie to, jakby trochę to wnętrze, wiesz i jakby to było takie, że no, masz coś takiego, że personalizujesz i że to jest Twoje, a jeszcze tym bardziej masz satysfakcję, jak samemu po prostu to zrobiłaś. Pamiętam, z że pomocą, wiązałam to i wiązałyśmy to jako intencję, że wiązałyśmy te, każdą wstążeczkę z jakim życzeniem albo z jakimiś innymi. Aby to wszystko było, jaką, wiesz, jakby z intencjami pozytywnymi, nie, te wszystkie wstążeczki. Ja bym chciała wrócić teraz na moment do Twoich dzieciaków, bo wybraliście ślub w momencie, jak już mieliście dwójkę dzieci, Tak. no i dzieci na ślubie to jest zawsze przedsięwzięcie. No super, znaczy w ogóle Wilka była bardzo przejęta i była taka, pamiętam, bardzo poważna, nie wiem, ona tak miała wrażenie, że że się dzieje coś bardzo takie, są jeździła ze mną na wszystkie przymiarki sukienek i tak dalej, mhm. w ogóle fajne było takie też przeżycie takie babskie, wiesz, mhm. że właśnie, że w córką przeżywasz coś takiego, że to jest takie, tak jak tu się spotykamy i to jest taki bardzo kobiecy klimat, wiesz, to jest coś, czego faceci do końca nie zaznają i nie skumają i to jest super. I, jak dzisiaj tu przyszłam rano, to miałam przecież właśnie takie, że o Jezu, jak zatęskiłam za takimi wiesz babskimi właśnie spotkaniami, pogaduchami i tak dalej, więc się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj bardzo. Ale Natomiast no, mój synek miał ściny, więc on był bardzo przejęty. Yy, ja zresztą obcinałam mu jeszcze grzywkę rano. U, u, powiem Ci odważnie. Bardzo zauważa, Ale wyszło Ci sam. czy tak? No tak jak zwykle. <śmiech> Ładnie, ładnie, on Ci eee, tego nie wybaczy. Ale dzieciaki super i się mega bawiły, tańczyły z nami. Pierwszy taniec to właśnie nie mieliśmy, że tam nie mieliśmy jakiegoś tam układu czy czegoś, tylko wzięliśmy dzieciaki na ręce i się wygłupialiśmy. No Lilka się strasznie przebierała, miała trzy sukienki, słuchaj, ja, ja miałam jedną, ona miała trzy. Proszę, no Czyli i to po jest konkret. po prostu konkret. Co, dwie, co dwie godziny była zmiana kreacji. Wiesz? Była lepiej przygotowana od Ciebie. I ale tak. skoro już o tych kreacjach mówimy, zaczęłyśmy od malutkiej kreacji, przejdźmy do większej, no bo Ty postawiałaś na suknię, która w przeciwieństwie tego całego dosyć tradycyjnego ślubu była taka inna niż wszystkie. No tak, tak, ale też kiedyś zawsze myślałam, że ja pójdę w jakimś czarnym garniturze do ślubu, na przykład nie. Znaczy w czarnym nie, ale że w niebieskim, o, na przykład niebieski to jest mój ulubiony kolor. Mhm. I też jednak to, że się zdecydowałam jednak na, na w miarę tradycyjną sukienkę, to też właśnie trochę mnie zaskoczyło w tym wszystkim. Ale powiem Ci, że tak, ja już miałam takie momenty, żeby iść w ogóle na całość, że już chciałam być taką totalną księżniczką o typu to, nie? Już taki full w ogóle, już taki full, włosy zapuszczałam jak do komunii, nie? Wszystko. Ta od razu, jak ją założyłam, to poczułam, że tam miałam jeszcze chyba jedną, taką, która też mi się podobała, ale od razu poczułam, że ta, że jest rokowa mhm. taka i że ona ma w sobie połączenie tego, bo ona po prostu i z jednej strony właśnie jest inna i jest taka moja, bo ja bardzo lubię krótkie spódnice, sukienki w ogóle. Yy, była ale taka też, fazurem, ale, też miała te, ale miała tego tiulu trochę, wiesz, i tej znaczy, bo ona górę miała taką miała. dosyć y, klasyczną. Piękną górę, z przepięknym haftem. Tak, tak mi, wiesz. ale dół? Tak, dół krótszy, krótszy. tutaj wiesz... czysta tkanina? Tak, i przede wszystkim ona była super wygodna, super się w niej tańczyła. Ja właśnie w ogóle nie potrzebowałam drugiej sukienki na przebranie. Mhm. Ja w tej sukience tańczyłam do rana na bosaka mhm. w zasadzie. I teraz nawet sobie myślę, że może na koncerty ją użyję, jak będę grała ten kawałek na koncertach, to będę Ją super po pomysł. Czy, czy tak jak teraz sobie wspominasz to wesele, to myślisz sobie, że, że to było po prostu dla Ciebie wesele idealne, tak, że nie mogło być super, lepiej? Czy coś byś zmieniło? Nie, nic bym nie zmieniła w ogóle. Było naprawdę super i też od strasznie wielu przyjaciół mieliśmy takie głosy, że w ogóle mega, mega, mega, że najfajniejsze wesele na kim byli, więc w ogóle super, to najlepsze, co możesz usłyszeć, wiadomo. Super fajnie i chciałabym to powtórzyć na przykład. Wie, żeby na przykład odnowić śluby czy coś, że powinno się czekać. I wtedy mnie zaprosić. Dobra dobra, dobra, dobra, wtedy na pewno. Bo ja no, kocham muzykę na żywo, no, nic mnie tak nie kręci jak muzyka no, na żywo. Zawsze parą mówię, jak zastanawiałam się, czy wziąć zespół, czy DJ-a, zawsze mówię najlepiej weź jedno i drugie, ale jak nie możesz, to muzyka na żywo no, to ale jest. Ale to właśnie to przeżycie to. mentalne, że jesteś z przyjaciółmi, z rodzicami, tak. z.. Nawet z jakimiś ciotkami czasami, których może nawet nie znasz tak blisko, i tak dalej, ale myślę, że to jest ten moment tego przenikania się kultur. Też muzyka łączy bardzo. No bardzo, oczywiście. I to jest fajny podczas że czy, czy umiesz śpiewać, czy nie, to możesz. Oczywiście. Prawda? To jest ten moment. Oczywiście, dokładnie. To jest moment, kiedy nawet ja tak, mogę śpiewać. Dokładnie, absolutnie tak. <głos> Jak pod prysznicem. To jeszcze co, na koniec zagrasz? Dobra, jasne. Jeszcze raz, bo to było takie wzruszające i piękne, i wydaje mi się, że to będzie takim fajnym no. zamknięciem tej naszej rozmowy.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 Szkocie odpocznij jeszcze.